Ale to nie ma jest on postawił dwa widery! Ja pierdzię, ja nie mam, nie, nie mam tego, nie mam nawet. Dobra, ale ty knockout instant dostałem! Czemu dostałem Instant? Nie. To, nie. podnieś, nie. Mnie, nie podnieś mnie Zakaz Co się wychowany! Ej jak to się dzieje? Trzeba się wyhealować. Podniesie mnie ktoś? Gdzie jesteś? Nie, nie o dziękuję. Czemu za. Ja mam, ja mam, ja mam. Ale na one ej! U, u, u, Co się dzieje? Ej, Zachę Wider naraz powalił! Bagessu nie żyje! Co się dzieje? U, jak Co się dzieje? Nie, u, nie wiem uleca. kurde o nie, stary wstał. Winter Beast? Co to jest? Gdzie to jest, jest Winter, Winter Beast? Najgorsze, się mogę ruszać. Dobra, dobra, Co dobra. Jest? Co to jest, jest ja jest mam Winter. do ciebie? Ma Gdzie dobra, jest dobra, dobra, To jest. Ej, te wintery Ej, za tobą lecą! Podnieście mnie, podnieście mnie! Gdzie jesteś? Co to jest? Jakie dymy? Co, ja Co to jest Winter Beast? Ej.